cicho. Aaaa! Zabiło mnie! Co? To zabiło cię. Jak nie chcesz, żeby był dzisiaj wypadek, to przyjdź do mnie. Tylko po to. Już nie będę dupy zawracać, obiecuję. No bo specjalnie te drzwi takie zrobiłeś, no! Motka, Naciskasz i idziesz do przodu! No ciężka? robię to! Naciskam i idę do przodu! No ale trudne to jest! Jak to może być trudne? Naciskasz i naciskasz wód! Ja śmato, To ty zrobiłeś? Jak to się stało? Podnieś mnie! Oho! Jak to się stało? Jak to się stało? Jak to się stało? Spadam do wody! Było no. chlub nawet!